Fake news, czyli informacja nieprawdziwa, rozpowszechniana przez media społecznościowe, której głównym zadaniem jest wyglądać jak informacja z pierwszej ręki, informacja zaskakująca i zgarniać jak największą ilość polubień, kliknięć i udostępnień. Dlaczego? To proste. Każde kliknięcie, udostępnienie i polubienie generuje zysk z wyświetlanej w tym samym czasie reklamy. Fake news to wcale nie jest takie nowe zjawisko. Starożytni władcy już w dawnych czasach posługiwali się manipulacją po to, aby ugruntować swoją sytuację polityczną. Natomiast w 1938 roku Amerykanie usłyszeli w audycji radiowej o inwazji marsjan na ziemię. Oczywiście audycja była zapowiedziana jako adaptacja powieści autorstwa Wellesa, jednak słuchacze nie zwrócili uwagi na zapowiedź i zareagowali na informację powszechną paniką. W 2016 roku fake news odegrał niesamowitą rolę w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy to właśnie informacje nieprawdziwe publikowane przez rosyjskich hakerów miały niesamowite znaczenie, dla wyniku wyborów. Dlaczego dajemy sobą manipulować? Ludzie od zawsze lubili plotki, legendy, pomówienia, tak jak już wspomniałam. Natomiast właśnie sytuacje nowe są dla naszych mózgów niesamowicie atrakcyjne i właśnie informacje zaskakujące zapamiętujemy dużo lepiej niż informacje przeciętne. Ponadto nasz mózg jest Dość leniwy i niekoniecznie lubi angażować się w przetwarzanie nowych, skomplikowanych informacji. Dużo bardziej atrakcyjna jest dla niego krótka informacja w postaci szokującego nagłówku niż w postaci dwustronnicowego artykułu. Do tego dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, czyli zjawisko, w którym szukamy informacji, podobnych do naszego światopoglądu. Właściwie każdy z nas znajduje się obecnie w tak zwanej bańce informacyjnej, czyli sytuacji, kiedy wyszukiwarki internetowe podpowiadają nam takie źródła, które odpowiadają naszym preferencjom. Więc jeśli ktoś namiętnie przegląda strony plotkarskie, tym trudniej będzie mu znaleźć informacje rzetelne z wiarygodnych źródeł obecnej sytuacji, w sytuacji zagrożenia koronawirusem fake news staje się tym bardziej niebezpieczny dla nas, dla naszego zdrowia. Dlaczego? Ponieważ wszystkie fałszywe informacje, które mieliśmy okazję usłyszeć w ostatnim czasie nasilały panikę w społeczeństwie oraz przyczyniały się też czasami do podejmowania zachowań y, nieodpowiednich dla naszego zdrowia, szkodliwych. Przykładem są fałszywe informacje, fałszywe zalecenia lekarskie podawane przez rzekomych specjalistów z zagranicy oraz tzw. scam, czyli informacje rozpowszechniane za pomocą np. SMS-ów, których zadaniem jest wzbudzić zaufanie odbiorcy oraz zmanipulować jego zachowaniem w taki sposób, aby np. przelał część pieniędzy na dane konto. Być może w ostatnim czasie ktoś z Was dostał takiego SMS-a, w którym proszono Was o zalogowanie się, aby Wasze oszczędności nie zostały przekazane do rezerw NBP. To właśnie był przykład Skamu. Jak Dobrze. możemy się przed tym bronić? Przede wszystkim szukajcie informacji sprawdzonych z wiarygodnych źródeł. Wiarygodnym źródłem będzie na przykład strona Ministerstwa albo portal WHO w którym będziecie mogli znaleźć zalecenia, wiarygodne zalecenia, dotyczące tego, jak zachować się w obecnej sytuacji.